Niedźwiedź był bardzo dzielny i zszedł z górki na nogach. Dlatego zasłużył na prowarka. Na dzisiaj zarezerwowałam sobie wycieczkę, tą niby darmową. Ale lubię te wycieczki, spodobało mi się, tak więc tutaj też sobie zarezerwowałam Muszę tylko zbiec z górki, bo punkt spotkań jest niedaleko placu ma Parę kroków tam od tych właśnie pajacy Pajace to te żołnierze, tak? Które zmiana wart, co tak machają nogami Podocznie wszyscy mówią na nich, pajace, no to piękne. Widzę, że ludzie, którzy tutaj zaparkowali, podostawali mandaty. Tutaj jest pełno policji, ale to pełno, ale są bardzo przyjemni, sympatyczni i po prostu no, stoją i pilnują porządku. A w każdym kraju to trochę inaczej wygląda, a tutaj po prostu tych służb jest bardzo dużo. Bardzo. Tu Wam pokażę jak wyglądają niektóre ulice słuchajcie, pod różnym kątem, takie zawijasy wykrętasy trochę ciężko się po tym jeździ, wiecie o, to akurat nie było widać, ale jak samochodem to nie jest najłatwiej tam tak tutaj tak tak więc takie niespodzianki więc jakbyście kiedyś chcieli jeździć po Atenach, to trzeba się nastawić na to, że jest wąsko, jest bardzo dużo samochodów i naprawdę tam gdzie się da, to najlepiej z buta albo transportem publicznym. Bilet na metro taki na całą dobę kosztuje 4,5 euro. Tak. Ale te jeszcze nie dojżała. Już jestem blisko. są jest tu ulica skuterów wow a ten jaki ładny o taki retro, taki ja też taki też mieć ale jak kupowałam, to niedźwiedź kazał mi kupić hondę, bo ma duże koła tylko honda robi duże koła i tak się na nim wywaliłam tak się miastem zaczęłam zachwycać, że po prostu gdzieś źle skręciłam ale już nie jestem daleko, to zaraz znajdę chyba chyba Teraz już jestem bardzo blisko, to gdzieś tu. No to mam. Tutaj gdzieś pod tym modelem ma być jakaś kaplica i tam gdzieś się spotykamy gdzie ta kaplica? tam ja widzę jakichś turystów może też czekają teraz podejdę, to się zapytam idę tutaj, idę tą ulicą prawo-lewo no nie ma tej kaplicy gdzie ta kaplica? słuchajcie, a kaplica jest ha, niesamowite jest kaplica no i fantastycznie właśnie przyjść z wycieczką z przewodnikiem bo byłam tutaj tyle razy i tyle razy to widziałam ale nie wiedziałam dlaczego oni właśnie w ten sposób tymi nogami machają otóż ten ruch te wymachy nogą przypominają konia Faktycznie kontakt tak, i na nogę, i tak dalej. Tak więc oni to jest ruch, który ma naśladować konia. Niestety w Atenach nie zostało za wiele zabytków, tak więc jak przyjedziecie, to nie bądźcie rozczarowani, to nie jest Rzym, o nie. Natomiast jak ktoś chce, to oczywiście może znaleźć tutaj, jak lubicie chodzić po muzeach, to jest tutaj sporo tych muzeów i takich miejsc archeologicznych, natomiast to co się tam stało, no to tak jak mówię, no to są takie pozostałości. Jest kilka powodów ku temu Po prostu jakoś tak wynikło w historii Że po pierwsze były tu trzęsienia ziemi Dużo rzeczy zostało zniszczonych Te zniszczone budowle lub pozostałości po tych budowlach Zamiast odbudować to wykorzystano do budowania nowych budowli I to widać na przykładzie kilku budynków Bo gdzie gdzieniegdzie to jest tak wiecie, ukryte Ale szczególnie w kościołach widać gdzie marmury z poprzednich świątyń zostały wykorzystane, żeby zbudować nowe świątynie e, Tamte były świątynie pogańskie, jak oni przyjęli chrześcijaństwo, no to e, oczywiście wszystko trzeba było zniszczyć, rozebrać, prawda, e, wiecie, zakamuflować i zrobić nowe, tak więc no tak niestety historia się tutaj potoczyła no szkoda, szkoda, ale mimo wszystko bardzo przyjechać do Aten i tak jak ja lubię miejsca, gdzie można pooglądać dużo rzeczy za darmo, jest tutaj wystarczająco, żeby nacieszyć oko, nawet bym powiedziała tak na 2-3 dni spokojnie. To jest taka turystyczna dzielnica, takie można powiedzieć stare miasto w Atenach I bardzo fajnie tutaj jest, pełno takich klimatycznych kafejek, oczywiście sklepy z pamiątkami Ale naprawdę bardzo to uroczo wygląda, jest czyściutko, ładnie Te sukienki są wyjątkowo ładne wyjątkowo ładne i takie stylizowane na Grecję bardzo fajne nawet do włosów można sobie taką dekorację kupić piękne niestety nie na moją śnieżkową kieszeń no tutaj to już przegieli słuchajcie uwaga 120 euro taka bawełnka cieniutka no ładne, ładne. Tu są jeszcze takie z takich bombastycznych materiałów, takich cieniusienkich. Po prostu wow, z jedwabiu chyba. Ciekawe po ile. With afternoon, 50 euro, to nie koniec świata. Oh, there you go. So you have two in one. One mają mówicie, z podwójnego materiału z jedwabiu. Mm. I można je przewrócić na drugą stronę i mieć drugą sukienkę. No to rewelacja. Weźmiesz sobie taką jedną kieckę na wakacje i masz dwie. Piękne. Super ale jak na moje obozowe warunki wiecie to 50 euro to jest bardzo dużo a ja my niszczymy rzeczy Bela nam cały czas łazi po nas i wiecie no do pralni trzeba wszystko zanieść a pranie pralniach niestety niszczy tak więc nie ma mowy trudno pięknie tak? <laughs> Bardzo fajne te sukienki. Widzisz, bo one z wabiu są. Ale widzisz tu są też takie właśnie te jeszcze ala greckie. Popatrzcie ile tego jest. Bardzo ładne. I te są po ile? 58. Otóż, jak przyjedziecie, to z grubym portfelem. Takie oto pamiątki można kupić W różnych rozmiarach Malutkie Średnie <grymne> <grymne> Takie wielkie No, tak się robi zdjęcia, słuchajcie przez płot, ja to ostatnio bardzo dużo zwiedzam przez płot a za płotem o proszę tam jest jedna z najlepiej zachowanych świątyń w Atenach ale oczywiście tam też wstęp jest płatny, kiedyś było bezpłatnie, a teraz niestety jest płatny tak więc nie idziemy tylko oglądamy przez kratki. i wiesz, że idziesz w dobrym kierunku, jak widać tłumy turystów, tłumy Łumy, naprawdę. No dawaj malutka, dawaj powolutnie. O tak. Psy nie bardzo lubią, szczególnie ona ma małe łapki i ciężko jej chodzić po takich kratkach. Ale dała radę. I tu, moi drodzy, z tej skałki jest najlepszy widok na Akropol, który jest w remoncie już chyba 50 lat. I ciągle nie mogą skończyć A ja w klapeczkach pięknie zaraz się wyrąbię ok Uwaga Lecet Poczekaj, bo muszę tam wejść do siebie Jestem. Nie ma żadnych barierek ani zabezpieczeń. Ściągnęłam klapeczki Proszę bardzo w Atenach jest wiele stanowisk archeologicznych, ale wiele z nich wygląda właśnie tak jak tu tak więc niewiele się stało. no i jak ktoś nie lubi wydawać pieniędzy na darmo, no to po prostu przez płot uwaga przez płot można wszystko pooglądać a poczytać sobie w internecie czy w przewodniku co to jest dokładnie Niedźwiedź był bardzo dzielny i zszedł z górki na nogach. Dlatego zasłużył na browarka. Pójdziemy jak turyści, damy zarobić, siądziemy przy stoliczku ładnie, kulturalnie. Tak, tu właśnie siedzimy i popijamy i mówimy, że ze sklepu tak dobrze nie smakuje zajrzałam do menu no i co wam powiem, no tanio nie jest nie? ale wiadomo w takich miejscach um, nawet mimo, że szukaliśmy gdzieś gdzie jest więcej ludzi bo minęliśmy dużo restauracji gdzie nikogo nie ma a tutaj więcej lokali, więc nie mam, że tutaj jest taniej ale przecież nie sam wiecie, to nie o co chodzi nie można tylko tak no, czasem trzeba też zażyć przyjemności Trochę żeśmy się martwili, czy nas policja Nie pogoni, bo wiemy, że na tym Dużym placu tam to Kampery, wany sobie tam Zostają na noc i nie ma problemu Bo pytaliśmy się tam pani w tej budce Z hot ale No my jak się rozłożymy tam Kurczę, taki kram I faktycznie przyjechała wczoraj policja Czy tej patrole są cały czas Tak więc mijali nas wielokrotnie Na motorach, szczególnie na motorach I nic, no, sobie popatrzyli i pojechali Ale wczoraj przyjechali samochodem i mówią, do niedźwiedzia jesteś gotowy na wojnę <głosy> no i tak właśnie, żartem się zaczęło i żartem się skończyło, żeśmy po prostu pogadali, pytaliśmy się, czy możemy jeszcze jedną noc zostać i oni powiedzieli, że chcesz, to zostań, tylko prośli, żeby uważać, bo tutaj jednak jest dużo kradzieży, my żeśmy też czytali o włamaniach do vanów i do kamperów tak więc jakbyście byli tutaj w Atenach, to bardzo uważajcie za zabezpieczcie swoje samochody wszystkie swoje tam cokolwiek jest wartościowego bo niestety zdarza się często to może nie wygląda tak super okazale tutaj ale naprawdę Fajne miejsce, żeby wyprowadzić psa Prawie nikogo tutaj nie było Dosłownie kilka osób właśnie z psem Albo gdzieś tam na spacer sobie tutaj przewędrowały Więc no w samym centrum miasta, gdzie 20 minut szliśmy tam do parlamentu, gdzie jest zmiana Warty, a 30 minut dosłownie do um, Plaka, tak, tego, tej dzielnicy starej miasta e, i około 40 minut do Akropolu, tak więc no ja Was proszę. nie uciekaj, chodź, ja cię przestawię widaczku, chodź e, wezmę go gdzieś tam Dam. E, bo on szedł drogą poczekaj, poczekaj o tu sobie idź tak ale jaki duży patrzcie jaki duży fajny szedł drogą no idź sobie tam, idź schowaj się. Mm. O, tutaj, tu będzie ci lepiej. Okej, okay. miłego dnia. O, kurwa, gdzie są drogi? Nie ma drog po prostu są, są No ciężko. Alejki. No ja nie wiem, taki większy samochody I z tutaj. To... jakąś, czy coś nie, jak żeśmy łapali taksówkę, to nie każdy chciał po prostu jechać tu do góry, bo mówią, o, tamto ja nie jadę. Kogoś innego se łapi. i tak musieliśmy parę taksówek, a potem jeden gościu powiedział, o, z psem to nie, i tak ten niebo górka, ten niebo z psem i chyba dopiero dziesiąty samochód, czy któryś e, zawiózł nas na górę. A, jeszcze był jeden gościu, co chciał 20 euro. I my żeśmy trzasnęli drzwiami za 20 euro, to ja dziękuję. Byłem na piechotę dwa razy, to mi z powrotem wyszło. Bestspint. <sharp noise> Rozpęd, weź większy rozpęd, trzeba go wziąć cofaj tam do tyłu i w buczy troszkę większy rozpęd a tu też jest górka, cholera Oni miałam z wrażenia, słuchajcie, bo przyjechaliśmy zobaczyć tutaj jezioro, które opisane jest jako cud natury. No, cud to chyba jest ekonomiczny, wiecie, bo jest to jezioro, wstęp jest płatny. Kosztuje od 18 do 40 euro od osoby, żeby tam sobie popływać, w tym jeziorze. Bilet jest na cały dzień, ale trzeba zarezerwować znaczy polecają rezerwować, bo może nie być miejsc, bo jest to tak popularne miejsce. No ale naprawdę, no, no jest ładne, ale to nie jest jakiś cud. Tym bardziej, że tutaj całe to wybrzeże jest naprawdę fantastyczne. Jest mnóstwo pięknych zatoczek za darmo e, i bez tłumów. Można sobie znaleźć spokojne miejsca, e, więc e, no, jezioro Ulagmenii nie polecam. Chodź, Bela, chodź, chodź tu, chodź, chodź, no chodź, wychodź spod samochodu, no ja wiem, że gorąco, ale do auta idziemy, no chodź, chodź, biebie, biebie, bie. no, biebie, bie. nie, nie pójdę, bo tu gorące, Oj, no, no chodź, opa, idziemy do samochodu. która pochodzi z czasów średniowiecznych a tam ucieka mi wycieczka i idzie ktoś z walizką ale bardzo szybko spróbuję powiedzieć a, a może potem dopowiem, słuchajcie